Witam. Słodko-gorzki smak, początku rundy wiosennej, mistrzostw Polski w hokeju na trawie, sezon 2021-2022. W kobiecym hokeju swój udział w rozgrywkach ligowych zawiesiła seniorska drużyna LKS-u rogowo, natomiast juniorki wycofały się z rozgrywek. Seniorska liga kobieca skurczyła się do pięciu drużyn. W hokeju męskim na poziomie rozgrywek juniorskich dwa kluby Start 1954 Gniezno i słynący z pracy z młodzieżą LKS Gąsawa także wycofały się z rozgrywek. Brak własnych wychowanków w tak niszowej dyscyplinie, jaką jest hokej na trawie, nie wróży nic dobrego. Należy spoglądać w niebo i obserwować, czy nad trawiastym nie zbierają się czarne chmury. Po niezbyt medialnie udanych rozgrywkach mistrzostw Polski w halowej odmianie hokeja, praktycznie brak transmisji spotkań ligowych i odpowiedź Superligi na zadane pytanie, Transmisje z tych rozgrywek leżą w gestii klubów. Spodziewałem się, że rozgrywki na stadionach otwartych, zwłaszcza po medialnych zapowiedziach na kanale Superligi o promocji hokeja na trawie, wystartując przytupem, okazało się, że tylko śniłem. Obudziłem się w siermiężnej superligowej rzeczywistości. Inauguracja rundy wiosennej. To był bardzo skrócony program obowiązkowy. Góra! Urodziła mysz. Na zakończenie ósmej kolejki poczekamy do 13 kwietnia, kiedy to Stela Gniezno zmierzy się z Grunwaldem Poznań. Oglądacie Państwo fragment spotkania LKS Gąsawa AZS AWF Poznań. Zwyciężyli Akademicy 4 do 2. Bramki dla gąsawskiej drużyny zdobyli Korneliusz Nitka 2. Dla akademików Mateusz Mazany, Bartosz Majek, Łukasz Kurniewicz, Aleks Marcinkowski. Po jednym golu. Dziewiąta kolejka ligowa wizowana jest na dzień 23 kwietnia. Do usłyszenia i do zobaczenia. Pozdrawiam. Mariusz Stypczyński.